Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, I uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, Wielu proroków i sprawiedliwych Pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, A nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, A nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Chrystus jest siewcą, a ziarnem jest Słowo Boże. Siewca sieje obficie, ponad miarę, tak, że niektóre ziarna padają na nieodpowiednią glebę. Czyż nie jest to marnowanie ziarna? Czy nie lepiej byłoby obficiej siać na żyzną glebę? Gdyby Słowo Boże było kierowane wyłącznie do uszu tych, o których wiemy, że wydadzą dobry plon, to pozbawilibyśmy szansy na nawrócenie dla tych ostatnich. Słowo Boże musi być głoszone wszędzie, w każdym czasie i na wszelkie sposoby. Ono musi dotrzeć do serc każdego człowieka. Czy jednak ludzie przyjmą dobrą nowinę, czy ją odrzucą, to już ich sprawa. Nam, podobnie jak współczesnym Chrystusowi, nie wolno pozostać biernymi. Ziarno jest małe, kruche i bezbronne. Możemy je zniszczyć, zlekceważyć albo dać szansę rozwoju. Jednak zanim wyrośnie, musi obumrzeć. W ziarnie tkwi wielki potencjał. Słowo Boże może w moim i Twoim życiu przynieść obfite owoce. Wystarczy tylko jedno przyjąć je do własnego serca i pozwolić mu się rozwijać. Jakim słuchaczem słowa jestem ja sam? Czy jestem podobny do ziemi skalistej? Z entuzjazmem zachwycam się Ewangelią, ale gdy przychodzą różnego rodzaju doświadczenia, porzucam je? A może jestem podobny do drogi? Słucham wprawdzie słowa Bożego, ale jednocześnie pozwalam, aby zły duch wykradał je z mojego serca. A może doczesne troski i uda życia zagłuszają we mnie Bożą prawdę? Pewnie serce moje podobne jest do każdej z tych gleb. Oby jednak najbardziej było podobne do gleby żyznej, wydającej obfity plon dobrych uczynków. Aby jednak tak było, Musimy rozkruszyć twarde skały naszych niestałych serc, wyrwać z nich ciernie trosk doczesnego życia i ubitą drogę przeorać pługiem rozumnego słuchania. W ten sposób kultywowana rola stanie się z czasem ziemią żyzną, przynoszącą plon trzydziestu, 60, a może nawet stukrotny. Pracujmy nad kondycją naszych serc, aby nasze życie nie było już dłużej bezpłotnym ugorem.